Witajcie. W dniu dzisiejszym, czyli 26 maja 2017 roku wybieramy się do Głuszy. Głusza jest oddalona około 24-26 km, zależy jaką trasą pojedziemy przez pola. Jedziemy w grupie 11-osobowej, 9 osób na koniach, 2 osoby na rowerkach. W ten sposób będziemy celebrować dzisiejszy dzień. Guszy nocujemy, tam jest stajnia, zostawimy sobie koniki na popas sobie odpoczną. A my oczywiście też sobie odpoczniemy przy zabawie, czy muzyce, także będzie fajnie. Jutro wracamy, wrócimy gdzieś koło 14, będziemy tutaj na miejscu. Pogoda, jak widzicie, jest śliczna. Zapraszam Was na oglądanie tego filmu. Hej! Dobra, na Dobra, no mamy na razie poszwisanie wzięte i yy, popręg, ale to jest nie, nie, nie wiem jak tam pomiję. Proszę, a masz coś do y, szkół, nie mam nic. A nie mam... Nie ma, i nic nie ma. Nie ma nic? Nie ma, bo żebyśmy dalej. Jeszcze ten prezes dostaje. Był karminowy lakier, byśmy prosili. Jak mi wypaskudzi z tej, tej to też będzie wszystko jedno. To mię wszystko karminować. Jeszcze nie wyjechaliśmy, a już pierwsze instrukcje. My bardzo, bardzo, bardzo liczymy w tym roku, że Monia się skąpie. Ej, tak, w scenariuszu właśnie to mamy. Tak. Tutaj śliczna dziewczyna zaopatrzona w kamerę. Będzie nagrywać. Zobaczymy czy się uda Chciałem powiedzieć, że ja jestem tym rowerzystą oraz kolega. Damy radę. Do koni! Wojtuś zobacz, co masz z tej strony. Przesuń troszeczkę, puść pokręg, Bo chodzi o to, żeby czaprak cały się opierał na, na tym. Na kocu, nie? Jak jest to możliwe. Troszeczkę go tam skory dobra? Z jednej i z drugiej strony. To Największym zagrożenie są chyba kanta. Ale lucą jeździmy tak dobrze. Nie, nie byłoś, nie byłoś, nie było Tu jest ładnie, właśnie jak jest wprawiona. W boju. No, Tak, Cześć. Czekaj na stronę. Wszystko ładnie, tak? Co? Co? Co? Co? Co? Co? Co? Co? Co? Co? A Co? Ja cześć! prawdę popryk. poprawiali. Tak będzie dobrze, to, to... Się, no, nie się. Jest, to Dobrze jest. Dobrze jest. To... jest to... A, jest. Tak... A to, ja jestem tupa, można usłyszeć, że Co? Jak? Ja no. Musisz o, ty Musisz mieć Musisz mieć prawo. Musisz mieć samochody Musisz mieć prawo. Musisz Musisz mieć to Musisz to no, no i co? No i co? Ukraniam! Kamialka dowódź! No tak, to, i by się przez Ciebie to i Twojego Ty się napij się! Ty się napij, dziewczyno. no? Tu coś mi to nie pasuje no. Ja ty ty w tak zaglądasz? czy? Hehehe! <grych> <grych> to bardzo tu mam! Kurzone Bo to też nie był! Dobra! Monia! Dawaj! Bo ja, ja się poiłem. No. Bardzo się proszę. Ale dwie baby mi to sprawdzały, to musi być dobrze. Dwie baby sprawdzały. Najlepsze. Moniusz nie. To jest białe krawiczki. No, kot, czaprak, kot musi być równomierny z jednej, w drugiej strony, z drugiej strony, a na no mazark krótko ten kot. Ale w grubym no, nie będzie, że nie dobra. Słuchajcie, pomóżcie Monikę. No. Nie, idziemy twojego konia sprawdzić. Przepraszam. Jak się skończy twojego spędzić? Zaraz wraca. Jest akcja. No. Bo ktoś tak też ja ja sytuacja. Jest taka ja sytuacja, bo ja uważam, że... Nie no, fajnie, że on wszystko robi, nie? Ale ja... Myślę, że... To myślę, że wszyscy powinniśmy. Ja, Jak on tu skończy teraz jeszcze paletkę? No ja znajdę też, bo ja już wiem, o co chodzi z tymi... Tak, ja takimi takimi z tymi... Przede wszystkim też nie mamy ślubną. Generalnie wystarczy na razie, jeżeli to zrobimy w ten sposób. Można. Tak, koniec. Tak. Jecha! Yeah. Jak chcą i doszczęść. Czyli co? Te dwa sopły były niebezpieczne. Musi, za dużo. Trzeba w przypadku szybkiego przesiadłania albo coś, to nie jest konieczne. No, to ja Nie. Właśnie, ma właśnie, ja to szaruga? Nie. Nie. Nie. taka Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Zaraz <grym> Ja teraz specjalnie ten korzyk Ale teraz uwaga, bo... A, o, ale komatem, sprawdzę. Ale paletkę? Tak. I w Iż tam, bym przy ubiegu. Idź tam. Iż tam. Iż tam. o głowie to też mogłem <grym> brać. Ja, ja, ja, ja, ja. Mogłem, mogłem. Ropa w oczach Człowieku. Ten koniec czarny! Ten koniec się... czarny! A co to jest a co to jest tutaj No, Ręcz, <śledziano> ja, ma inną definicję a sądów, ja, to jest to A to jest tutaj dziwne? A No. to tak, tak samo ja białe. Coś odbywałem trzy razy, to mówię, że to już jest tradycyjny, prawda, nie, a tu już jest pewnie 12 raz czy który jedziemy Rajd Wojtka, bo chyba co roku, nie? po, po jego śmierci. Słuchajcie, życie Jeden rok udanej wyprawy, przede wszystkim bezpiecznej dla ludzi, ale dla koni. W towarzystwie tym, który Państwo idziecie, czujecie się doskonale, więc w związku z tym nie muszę mówić, że doborowego towarzystwa, bo, bo ono jest. No i ustaluje szczęśliwy podróż i Bałem się trochę o tą przeprawę. Dzięki takiej asekuracji przebrnęliśmy. Monia, Monia też. Właśnie, ale nie, nie powiedziała ani słowa, nie? tym no Miejsce spotkania z Wojtkiem. Proponuję wypić za jego cześć, za jego zdrowie po raz pierwszy. No myślę, że troszeczkę zmieniliśmy trasę, ale gdyby on to widział, to... Myślę, że ktoś, kto widzi obserwuje, to byłby zachwycony. Zdrowie wojska, komu temu. pierwszy jesteś? Nie, od tego. A nie, nie, nie, nie, nie, nie, Co nie, nie, nie, nie, nie, Co za... <śmienicza> Ty znaczy na ty znowu chcesz mieć indywidualnie? Tu jest ścieżka rowerowa? Tak doczekaliśmy świtu, ale zabawa się na tym nie kończy, bawimy się dalej. Mamy dzisiaj nowy dzień, 27 maja 2017 roku. No i niestety po śniadańku zdarzył się wypadek przy wyprowadzaniu koników na padok, ponieważ koleżanka została kopnięta tylnymi kopytami prosto w brzuch. Przyleciał helikopter. zbierają ją do szpitala. Straciła na chwilę przytomność. Ale oddycha jest na razie wszystko ok. No zobaczymy po badaniach, jak będzie to wyglądało. Czy mamy Munia, za Ciebie kciuki. Słuchajcie, jak sytuacja? Jak tam koza? Gotowa? Gościnność, gospodarze? Jak zwykle jest nieoceniona z nadzieją na przyszłe lata Pani Mario, panie Henryku, Zapraszam. Obyśmy jeszcze się spotkali. Wszystkiego dobrego. I dziękujemy bardzo. Szerokiej drogi. informować zaste chwila dla fotografów. bez obrażeń, bez złamań, no, będzie miała wielkiego siniaka, jest na obserwacji, e, prosił, żeby nie, no, nie zawracać głowy. Odwiedziny raczej też na razie nie wskazane, potrzebuje spokoju, e, możemy z długą. no i myślę, że Mimo wszystko cieszyć się z tego rajdu. Wnioski niech każdy wyciągnie sam z tego, co się stało. Dziękuję bardzo Marysi i Paulinie za pomoc w sprowadzeniu koni. za dyscyplinę i znalezienie się w takiej sytuacji. Wszystkim bardzo dziękuję. Dziękujemy. Proszę z koni.